Cześć, nazywam się Kamil Jędryczka i jestem założycielem agencji interaktywnej BeFuture. Bardzo cieszę się, że oglądasz ten film, ponieważ chciałbym opowiedzieć w nim Tobie historię naszej agencji. A było to tak, że od najmłodszych lat czułem wielką potrzebę tworzenia nowych rzeczy, wpływania na otaczającą mnie rzeczywistość. Próbowałem swoich sił w różnych dziedzinach, w malarstwie, w grze na instrumentach, niestety z różnym skutkiem. Kiedy miałem 11 lat w naszym domu za gości internet. Bardzo spodobało mi się przeglądanie stron internetowych i szybko zacząłem zastanawiać się jak one działają. Wiedza ta pochłonęła mnie do tego stopnia, że kilka tygodni później uruchomiłem swoją pierwszą stronę internetową. Dało mi to wiele satysfakcji. W tamtych czasach przeglądanie internetu wydawało się być luksusem, co dopiero jego stworzenie. Przez kolejne lata rozwijałem swoje umiejętności z zakresu tworzenia stron internetowych i projektowania graficznego. Podczas studiów rozpocząłem pracę jako freelancer. Dzięki temu zyskałem wiedzę i doświadczenia, z których korzystam do dziś. Obecnie prowadzę agencję interaktywną. Zajmujemy się prowadzeniem działań reklamowych w internecie i według naszych klientów jesteśmy w tym dobrze. Głęboko wierzymy, że praca, którą wykonujemy ma realny wpływ na sukces naszych klientów. Do tego dokładamy wszelkich starań, by tworzone przez nas projekty były wysokiej jakości oraz realizowały zakładane cele. Nasze kompetencje obejmują kompleksowe usługi z zakresu tworzenia strony i sklepów internetowych, projektowania graficznego oraz prowadzenia działań reklamowych w internecie. Zobacz naszą ofertę i dowiedz się, czym możemy Tobie pomóc.